Jeśli o czymś w życiu marzy, sięgni po to, to moje ulubione życiowe motto, żyję w zgodzie z nim i staram się każdego dnia o swoich marzeniach pamiętać. Natomiast takie trzy filary, które pomagają mi tą siłę codziennie odzyskiwać i regenerować się do kolejnego kroku w stronę swoich marzeń, to po pierwsze wizja, wizja swojego życia w dłuższej perspektywie 10, 15, 20 lat i zarówno tego osobistego, jak i zawodowego. Drugim filarem jest intencja taki szlachetny motyw, który mną kieruje, takie poczucie, że wszystko, co robimy, robimy dla innych ludzi. I trzeci to cele. Kiedyś mistrz powiedział mi, żeby żyć mądrze, musisz mieć cel. Na każdy dzień, każdy miesiąc, każdy rok. I dokładnie tak staram się żyć. Brian Tracy mówi na swoich szkoleniach również, że trzeba je zapisać. W związku z tym wszystkie swoje cele mam zapisane i posługuję się taką metodą, którą Amerykanie nazywają think on paper, czyli zapisuj swoje myśli, refleksje, cele, wracaj do nich. Rozszerzaj, podkreślaj, znowu dopisuj nowe, a będziesz w stanie osiągnąć to, czego chcesz. I tego wszystkim życzę. Jeśli o czymś marzycie, sięgnijcie po to.